Jest rok 3034 I w galaktyce <grym> i dzieją się przeróżne rzeczy Jezu, ale się tak nigdy nie widziałem A ty? No, sobie ale do mam piłkę do Kasza, więc nie jest Dzięki na Jak mam kapitan z nami Lampy. wiecie, jak się gra w grę? Ja wam powiem Kolejka. Właśnie otoruchem. Jasne jak końca. A teraz z tym otoruchem przeżywam... Czarną Chimerę. Tysiąc, dwa I atakuje Kofiga cztery. tą samą czarną. I blokuje, i będzie miała Nie wiedziałem, czy dokonałeś ten film. Bo bardzo dużo. Tam jest historia. Ja kiedyś grałem w koszkówkę, jeszcze do. Środkówkę? Chyba, że ty grałeś w koszykówkę mhm. No to. Jak to przegraliście? Dziwe. Bardzo smutnie. Musisz zrozumieć swój błąd. Jednakże coś się nie zgadza. Data tego wydarzenia jest znacznie za Wiesz w jakim roku odbyło się. Yy, napaść na Nocbill? Nie. nie wiem. Nie, nie wiem. Nie. nie będziemy się tak bawić. Nie, my już mówię. lądowy. Rozwiążmy to jak mężczyźni. Gidą! Załatwmy to jak krótcy mężczyźni. Zagrajmy rosyjską wle. Grab the gun. Spin the cylinder. Kok the gun and shoot. That's the rule. Najwyższa pora Jeden jeden nas no, Wypróbował śmierć. <laughs> In the gun. Spend Jesteśmy the w Japonii. Mów po japońsku. Cock the gun. Point the gun to your head and shoot. Kraj. Nie. To nie tak się gra w to grę. No i patrz jak się gra w tę grę, czóż pokaż jej. To nie mam. Próbuj. Na mojej podwalinie. Dobra, nie mam. w to grę. Dwie rzeczy gra w tę grę. Trzeba. Dobry, lec. Powodem. Powodem. Powodem. Tarde. tudo? Pessoal, No cóż, kapitan już nie żyje. Zabicie jego było celem mojego istnienia od samego początku. Oczywiście i pokozuwanie piłki od koszykówki. On w cel został osiągnięty. Nie widzę sensu w kontynuowaniu tej tyłaczki. Pozdrówcie moich rodziców i... Gdy umierasz, to już koniec. Twoja tułaczka w tym miejscu się skończyła. I już nigdy nie dostanę się na studia. Oh. Czekaj. Eee, mm. Dobra, gramy w Hotline Miami. De outro.